Mamy parę chwil do rakiebania. Ej, obedały, wygodolone, z poczuchy, pijamy pan na chaty, przykucicie się, ruchy. Nie chcieliście popisu, więc popis na damy Trochę do powiedzenia, dzisiaj Dziś dla was, was mamy Teraz pora na klasyczne disy I tym razem nie chodzi o wychowarka ulicy Bo Pan B to tylko 1% procent A jego okolica to opierdolona trumna Pisarzowice, Wigrzyń, brzesina. Brzezina Pełno posiedzonych śmierci, kowina A głęboka ta kobina, ciemno ja, jak w długie Powodzenia w życiu wśród patologii, trupie. Przez dla ciebie jeśli nie chcesz być ty Mamy misterio reki i 48 W osiem dziś jako się wypowie Słuchaj się, pierwsze klasy, o ci na mał, za to przepowiedzie, że mam do umy na traku Więc lecimy z tym. Prosta jest zasada. Jak ja się wpygnęłam, to koniec tej zabawy Mówię wybier dalej, tak to ja, first class przed wami stoję Choć tanie nie sprzedam, pokazuję co moje I Tak to jest ze mną od ósmej klasy Szczęki wam opadły Jak widzieliście mnie kutasy, z Choć może to nadal na C? Za to w MG 48 48 wody, wody, AMG 48 swoich pięknych AMG Rozdlepiej każdą nawet na drodze To się Ciebie nie powiesz Możecie mówić, że na mi to gumno Nawet Ciebie nie próbujcie biegnie. mierzyć z nami chuju równo Do takich jak wy w wkręcić poradami to potraficie Tylko każdy wie biorę zbiorę beretę, endział ci i mówię, dziś się masz Obsługa ci jaja, bo ja i takich a. kurwa nie masz Normalny człowiek lekko żyje z depresją co, że żyje wśród lebigi Pod presją też tak łatwo, wam się nie dajemy wyszliśmy na ludzi, więc klasę pokazujemy Patrzę na ciebie, myślę co, co to kurwa jest Aż nie mam pomysłu na jebany tekst, kiedy próbujesz mi pisnąć jakiś shit Kręcisz mi tu film pod tytułem Inny hit, wysep nie mogłem No to ciebie posłuchałem i wiesz co? I kurwa się zesrałem Oni myślą, że są wyjątkowi Ale tak naprawdę Myśleni nie są za dobrzy Myśleniu nie są za dobrzy, bo prawda jest taka Że fajnych potrafią zgrywać, że im brakuje panka Fasnują się ligą oraz libakami Choć sami innymi są to gardzą psycholami Nie ma co tłumaczyć i nie ma cokolwiek Przepraszaj co było, to było Kiedy wiocha była nasza, więc nam powiedzcie Gdzieście kurwa byli? Kiedy żeśmy w jebanych pisarach rządzili to jest wszystko,